Poprzedni rok był dla mnie trochę ciężki Tonąłem w energetykach, tworząc następne ścieżki A nie nagrywam dlatego, że mi brakuje bęgi Nie brakuje mi pieniędzy Bo ciągle robię to beczki, A jak te kurwy kłamią, proszę wyślij ich do sieczki Bo nie odpisują na -y, Bo to są zwykłe cipeczki. Kurwa, błagam nie piś do mnie Bo mówiłem o tych zachowaniach Jak robiłem muzy na bombapach, kiedy ona mnie nie chciała Prostowałem, że się nie wyjebałem Na pałach potrzymuje, bełem tą palca Ty rozstąkasz się jebę, Wcześniej nie myślałem i nie chciałem nikogo pierdolić No chyba, że ciebie Może iść na jakąś szamę, baby La la la gra gitara, no bo baby już od dawna jest Boomerskie Czekaj, chyba zaraz mi przejdzie Ja Wstaje wielka dupa, jak zielony, właśnie siedzą mi na sponie. Ona ciągle chce seksa, ja jak maruda. Sorry, lala, my nie chcemy, co się rucha. My nie chcemy, co się rucha.